Witam się bardzo serdecznie, znowu wracam do starych tematów związanych z jazdą, różnymi pojazdami i nadużywaniem alkoholu, zarówno stan nietrzeźwości, jak i stan wskazujący na spożycie alkoholu. I zacznę od zapytania mojego widza. Witam Panie Darku, zostałem skierowany na ponowną konsultację do WOMP. Wyniki badań wydają się ok, ale przesyłam w załączniku, nie wiem się czego spodziewać. Lekarz przy pierwszej wizycie stwierdził, że, wszystko będzie, że jak wszystko będzie ok, to nie będą wzywać, a teraz nie wiem, co, o co im może chodzić. Może mi pan rozjaśnić sytuację? Chodzi, czy chodzi o wyniki badań, czy o coś szczególnego? będą się doszukiwać, ewentualnie na terapię wysyłać. Zatrzymane prawko na rok, trzeźwy poranek, początek stycznia, sobota, miało nie być mnie w pracy, zadzwonili rano, że z remanentem jakiejś niezgodności, zamówienia nie da się zrobić, więc nie myśląc bez toalety porannej, że tak powiem, bez śniadania, odskrobałem szyby jazda, no i po 400 metrach kontrola. Jakby to było w linii prostej, może bym ich zobaczył i pomyślał przy otwieraniu bramy, za zakrętem schowani i poprzedniego, fakt, że poprzedniego dnia siedziałem długo grając sobie z, z kolegami w gry do późna z planowanej ilości. Zrobiło się dwa ponad piwa, dwa piwa ponad miarę. No, no Pewnie myślał, że w niedzielę wytrzeźwieje ten pan. Chociaż po kursie jestem i pewnie też wykroczenie wyszło, pytanie, czego się mogę spodziewać. Bo ja do rozmownych nie należę ludzi, wolałbym się czegoś spodziewać, o co może im chodzić, pozdrawiam. I tutaj zobaczyłem te wyniki i, i tak szczerze mówiąc nie ma się do czego doczepić, w tej chwili je przeglądam. To jest osoba około 40-letnia. Wszystkie wyniki wątrobowe ma, nazwijmy to idealne. Przypuszczam po prostu morfologia krwi też. Cukier, trójglicerydy, bilirubina całkowita. GOT GPT, GG prawda? I no, wydaje mi się, że po prostu Lekarz chce tutaj jakiejś dodatkowej podkładki w postaci wyniku krwi tak zwanego profilu wątrobowego że nic się z tym człowiekiem nie dzieje, prawda? Zapamiętaj, z reguły pierwsze badanie za alkohol jeżeli no nie wyglądasz na klasycznego alkoholika nie masz jakichś chorób typu nadciśnienie wysokie enzymy wątrobowe no i wyglądu, nazwijmy to wskazującego na nadużywanie jakichś tam trunków to masz sporą szansę, że przejdziesz to bez żadnego problemu prawda? Y Dostałem też drugie zapytanie Ono jest takie bardziej z typu komentarza pod filmem a mianowicie Bingo tutaj napisał Czy po upływie kary zatrzymania prawa jazdy na okres trzech lat, wolno mi podejść do zupełnie nowego kursu na prawo jazdy kategorii B? Wiele osób tak robiło, prawo jazdy zostało zatrzymane za jazdę po pijaku rowerem dawno temu. I tutaj jest, może być problem, może być problem, ponieważ kiedyś były inne przepisy i rowerzysta jak sobie niechcący do bidonu nalał czegoś więcej, prawda, jakiegoś piwka, czy, czy, czy powiedzmy, piwko skonsumował gdzieś tam po drodze i został złapany w stanie nierzeźwości, to zabierano prawo jazdy. I po tym zabraniu prawa jazdy trzeba było um, przejść badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, jak dla kierowców i potem przejść egzamin państwowy na prawo jazdy, jeżeli to zatrzymanie prawo jazdy było dłużej niż na rok. Natomiast, no, przepisy się zmieniły i za bardzo nie wiem jak ten rowerzysta będzie kierowany, natomiast nie ma na pewno możliwości, żeby bez zdania, bez przejścia badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy była szansa zrobienia sobie jakiegoś tam kursu na prawo jazdy i odzyskania prawo jazdy w jakimś takim trybie poza egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po prostu no takiej szansy nie ma. Kiedyś też było troszeczkę inaczej z tym wszystkim, ponieważ yy, nie trzeba było tak zwanego profilu kandydata na kierowcę do podejścia do kursu. I wyobraź sobie sytuację. Tracę prawo jazdy, idę sobie do szkoły jazdy, przynoszę zaświadczenie od lekarza kończę ten kurs, yy, tam, jakiś egzamin wewnętrzny, wszystko jest fajnie, no i dopiero sprawa wychodziła w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, że ziom chciał podejść do prawa jazdy, do egzaminu państwowego, a tutaj ni hu hu, prawda? I między innymi dlatego była taka przyczyna wprowadzenia PKK, czyli najpierw załatwiasz lekarza, idzie z tym do urzędu i dopiero z PKK mogą cię przyjąć do szkoły jazdy. Pamiętam jeszcze czasy, że to ci ludzie z kursów, właściciele szkół jazdy no obiecywali wszystkim gruszki na wierzbie, były presje na lekarza, to proszę wypisać tam tydzień do tyłu to zaświadczenie, dwa tygodnie do tyłu, wtedy ja mu rozpiszę godziny, prawda, czy nawet miesiąc do tyłu, on już umie jeździć, tylko cykpyk i, i sobie tam w jakimś trybie przyspieszonym u mnie pojeździ i zda to prawko, nie mówiąc o tym, że to wszystko było przed 2013 rokiem, nie mówiąc o tym, że jak tam siadł dwa dni, czy jeden dzień do testów, to się nauczył pytań było tylko 600, no, no to naprawdę już trzeba było być troszeczkę tam niezbyt rozgarniętym, lub się nie przykładać do nauki, żeby tego nie zdać. I mówię, dopiero sprawa tego, że ktoś yy, miał zabrane prawo jazdy, a chciał to ominąć systemem zrobienia kursu na prawo jazdy i powtórnego zdawania wychodziła w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i niestety tam wszystkie twoje papiery związane z prawem jazdy mają. Powiem więcej, że kiedyś coś tam potrzebowałem z prawem jazdy i wyobraź sobie, że Wydawało mi się, że w roku 1997 powódź zalało Wydział Komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Papierów żadnych nie ma, ale tak przyszło co do czego, okazuje się, że papiery zostały ładnie znalezione, prawda? I się okazało, że tam urzędnik miał rację, a nie ja, który chciałem mu coś tam wmówić. Także zapamiętaj raczej oczywiście możesz pójść do szkoły nauki jazdy, potrenować sobie, już chyba przepisy się na tyle zmieniły, że masz prawo skończyć kurs nauki jazdy, ale to nie oznacza, że ten kurs nauki jazdy, będzie polegał na tym, że podejdziesz sobie do egzaminu państwowego i zdasz prawo jazdy w jakimś normalnym trybie, prawda. Także pamiętaj z rowerami w tej chwili nasza miłościwie panująca władza jak zrobiła jeden krok dobry, że za pijanego, że pijanemu rowerzyście nie zabiera się prawa jazdy, to zrobiła zupełnie co innego, jeżeli chodzi tutaj o mandaty, prawda? Zobacz sobie tutaj, jakie słuszne mandaty ma nasza władza. Kara do 2,5 za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości, Najwyższe mandaty w wysokości 2,5 tysiąca złotych grożą osobom poruszającym się w stanie nietrzeźwości powyżej 0,5 promila. Osoba, osoba wsiadająca na rower po mniejszej ilości alkoholu od 0,2 do 0,5 promila może być ukarana mandatem w wysokości tysiąca złotych, prawda? Chociaż inflacja szybko idzie, może już niedługo te 1000 nie będzie aż tak dotkliwy. Szczególnie jak sobie weźmiesz 3000 za węgiel. Natomiast co jeszcze tutaj grozi rowerzystom? 500 zł za nieustępienie na przejściu dla pieszych, rozmowa przez telefon podczas kierowania rowerem, zły stan techniczny roweru, jazda po chodniku. Też takie, za takie rzeczy możesz dostać. dostać manda ciki, prawda? Um, ostatnio, być może pamiętasz jakiś tam poseł, zapomniałem, z której formacji, chyba opozycyjnej. E, niestety, jakiś gość, który bardzo lubi rowery, wspiera te rowery, prawda? Wspiera jazdę rowerem, ale przyszło co do czego to Policjanci go złapali, on tam, Baja Bongo, ale on się wymigał, legitymacją poselską, a ty się tą legitymacją poselską nie wymigasz, prawda? Patrzę tutaj, co tutaj jeszcze ci ciekawego powiedzieć. Mandat do 500 zł za stan techniczny roweru, Zgodnie z przepisami rower musi posiadać przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec i oświetlenie barwy białej lub żółtej z przodu i barwy czerwonej z tyłu. Istotna jest nie tylko obecność oświetlenia, ale jak zostało zainstalowane, bardzo niebezpieczne jest czerwone światło z przodu rowera, prawda? Szczególnie chodzi tutaj o noc. Ponieważ jeżeli ja, jako kierowca, zobaczę takie czerwone światełko w nocy, to spodziewam się, że ten gość jedzie w odwrotnym kierunku. Rower powinien być wyposażony w dzwonek lub sygnał ostrzegawczy, prawda? Aha, i rowerzyści w wieku od 10 do 18 lat powinni mieć przy sobie kartę rowerową. No i przypuszczam, że te biedne dzieci, które tym takim rowerem bezuprawnie nie jeżdżą, to też jest mandacik. Yy, tutaj dwie stówki i trzy stówki za poruszanie się z ho poruszanie się po chodniku, ale tam są jakieś inne jeszcze warunki, także no brakuje władzy, pieniędzy, no to rowerzyści też mogą się trochę dorzucić do wspólnego Budżetu. Maksim, dzień dobry. Czy może Jednooki studiować kierunek budownictwo? W tej chwili, bo może, prawda. Potem jest czasami kwestia wykonywania pewnych zawodów związanych z tym budownictwem, szczególnie pracy na wysokości, ale od pewnego czasu, nie pamiętam od ilu lat już, ale od kilku lat. Wprowadzono coś takiego, że przy pracy na wysokości powyżej jednego metra nie potrzeba mieć widzenia obuocznego. Prawda? Czyli jeżeli tam spełniasz różne inne warunki dotyczące pola widzenia, ostrości wzroku, i tak dalej, i tak dalej, to masz dużą szansę, że po skończeniu tych studiów będziesz zatrudniony w jakimś tam swoim zawodzie. Ale mówię, to nie jest taka odpowiedź yy, profesjonalna, no bo mówię, czy może studiować. W tej chwili to już każdy może sobie studiować wszystko co chce, prawda. Dobra kochani, 15 minut minęło, wydaje mi się, że troszeczkę temat objaśniłem. Tu jeszcze raz mówię, czy jesteś rowerzystą, czy rowerzystą, to uważaj, jak to mówią, wódka to twój wróg, więc ją w mordele. Dzień dobry, czy WOMP będzie wiedział stężeniu alkoholu w czasie zatrzymania prawa jazdy? No, raczej pośrednio będzie wiedział, ponieważ wykroczenie jest do pół promila, przestępstwo jest powyżej pół promila, no to no, Musiałbym zobaczyć, jak wyglądają obecnie jakiś wzór skierowania, czy tam piszą o tym, ile miał tego alkoholu, czy, czy, nie mia, czy, czy miał tyle, czy tyle. Tego po prostu nie pamiętam, po prostu, bo ja nie dostaję tych skierowań, dostaję Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ale, ale mówię, jeżeli tutaj na przykład ktoś pisze, że ktoś tutaj pisze, że prawo jazdy zatrzymano mu na okres 3 lat. To nie zabrano mu za 20 promila, czyli 021. Musiał mieć co najmniej pół promila, a tam chyba zwyczaj jest taki, że um, zabierają za każdy promil jeden rok, prawda. Czyli, czyli prawdopodobnie ten gość miał tutaj bingo miał prawdopodobnie 3 promile, prawda, czy powiedzmy więcej niż 2 promile. Ale nie, nie, jestem tego, nie jestem tego za bardzo pewien. Dobra, słuchajcie kochani, na tym kończę. Mam nadzieję, że wyjaśniłem trochę spraw związanych z jeżdżeniem, z alkoholem nie ma co tutaj nadużywać gościnności panów policjantów, pomimo to że dzisiaj jest dzień policjanta prawda, święto policji ja, ja mówię kiedyś tam lubiłem sobie wypić troszkę więcej pamiętam początek lat 90. to tam nikt się nie przejmował jakimś tam alkoholem i jeżdżeniem, prawda? Ostatni raz siadłem pijany za kierownicę bodajże w 2002, czy w 2003 roku. A od dwóch lat już nie piję w ogóle żadnego alkoholu, ale to z innych powodów, prawda? Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Oczywiście, tam gdzieś filmik subskrypcja kanału No, powodzenia.